Dziś przećwiczymy znajdowanie najmniejszej wspólnej wielokrotności. Po zrobieniu kilku przykładów, będziecie gotowi spróbować sami. Pierwszy przykład. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb… 10 i 8. Pokażę dwa sposoby rozwiązywania takich zadań. Pierwszy jest mozolny, ale dobrze wyjaśnia, co to jest najmniejsza wspólna wielokrotność. Drugi jest bardziej elegancki. Pierwszy polega po prostu na wypisaniu wszystkich wielokrotności i wybraniu najmniejszej wspólnej. Wypiszmy wielokrotności liczby 10. 10 razy 1 równa się 10, 10 razy 2 równa się 20… 30, 40, 50… 60… O, przepraszam… 70, 80, 90, 100… I tak dalej. Teraz wielokrotności liczby 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80… itd. Znajdźmy wspólne wielokrotności. Od razu widać, że 40 to 10 razy 4 oraz 8 razy 5. Idąc dalej, widzimy, że 80 to 10 razy 8. A także 8 razy 10. Gdybyśmy wypisali więcej liczb, okazałoby się, że wspólne wielokrotności to także 120 czy 160, ale wystarczą nam te dwie. Bo gdybyśmy mieli wskazać najmniejszą wspólną wielokrotność, to jest nią oczywiście 40, bo 80 jest od niej 40. Większe. To był mozolny sposób. Sposób elegancki polega na znalezieniu dzielników. Dzielniki liczby 10 to… 1, 2, 5 i 10. A dzielniki liczby 8 to 1, 2, 4 i 8. Jaki jest największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb? Rzecz jasna, obie dzielą się przez 1, jak wszystkie liczby naturalne. Lecz oprócz tego, obie dzielą się także przez 2. Możemy już powiedzieć, że najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 10 i 8… To elegancki sposób, więc możecie nie wiedzieć, jak działa. Pewnie kiedyś zrobię o tym osobną prezentację. Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb jest równa iloczynowi tych liczb… iloczyn można zaznaczyć krzyżykiem lub kropką. 8 razy 10… podzielonemu przez największy wspólny dzielnik tych liczb. 8 razy 10 równa się 80, a największy wspólny dzielnik, jak ustaliliśmy, to 2. To się równa 40. Ja zwykle wolę stosować ten pierwszy sposób, bo łatwiej nim liczyć w pamięci. Nie szukam największego wspólnego dzielnika, bo dla małych liczb takich jak 8 i 10, czy 2 i 3 łatwo jest znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność w pamięci. Ale jeśli macie do czynienia z dużymi liczbami, albo piszecie program, który musi sprawnie liczyć, to drugi sposób jest lepszy. Drugi sposób jest niezawodny. Można go użyć do sprawdzenia, czy czegoś nie przeoczyliście stosując pierwszy sposób.